Przyznam szczerze, że już nie oszczędzam się Starszy chłopak ze mnie już czas ze wspomnień ściągnąć kurz życia nie doceniam już lecz wiele chwil w głowie zapętliłem za wody miłosne utrata znajomych i wypłatów. Miałem ominąć życia przeszkód, potykam się o kody, które życie mi podkłada. Zamiast budować z nich schody, zamiast budować te schody. 14. czy w, niebo, by w światła gwiazd w tę noc Usiądź przy mnie i wyobraź sobie Lecimy do gwiazd w tę noc Choć usiądź przy mnie i wyobraź sobie Że lecimy do gwiazd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 że lecimy do gwiazd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 Codziennie nas przytłacza, a tęsknot życia nadal przyspiesza. Wciąż ucieka żal Schowany w głębi mego serca Chciałbym kiedyś móc wymarzać Z życia trudny czas Cały ten scenariusz zły podmieniać Chcemy znów oddychać I oddech ten nabierać Lecz w życiu wciąż Co dzień niewiele się zmienia Się zmienia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 koszulki od zawsze nosiłem Filmy w 3GP Przez czas podczerwień wysyłałem Na Playstation Zawsze w klasza pogrywałem Żyj wspomnieniami Miliony chwil Już nigdy nie dostaniesz Kiedyś było lepiej A teraz Przesunięte koncerty I zmiany terminów Ograniczenia Limity Nie znoszę. Chcieć. Chcę u ciebie Czy mogę cię mieć? Czy możesz do mnie należeć? Kto przy tebie nie przestaję mruczeć Zawsze lubi się tobie poleżeć Czy można za tym chcę w mi? Więcej poszłeś. tylko ty Pomagasz mi się podnieść Przy tobie zaczynam topnieć Nigdy nie potrafię tak wesprzeć Nie przestanie mi nigdy zależeć Najgłębsze rany my. Patrzysz, że jest jak najlepszy lek Co może mnie wyleczyć? Czy da się u ciebie bardziej polubieć? Z tobą mógłbym do gwiazd odlecieć, z tobą mógłbym do gwiazd Wciąż myślę o tobie jak ja, uwielbiam te myśl pomaga przetrwać każdy nowy dzień Potrafi ukończyć zranione serce wciąż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 Pomaga przecież każdy nowy dzień potrafił, chodźmy znanie na serce, wciąż myślę o tobie, jak ja Uwielbiam te myśli, pomaga, przecież każdy nowy dzień potrafił, chodźmy zranie na serce, my na serce. Wciąż myślę o tobie jak ja, uwielbiam te myśli. Pomaga przesłać każdy nowy dzień Potrafi goić bezranie na serce Bania. Lista ciągle zapchana W barze osób jest mniej Więc zabijmy się Leci nuta na, Bawmy się do rana Później taktyka znana Lista zamyka się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 W dzisiejszych czasach Ważna jest tylko kasa To cała prawda, którą musisz dać ty Telewizja kłamie W dzisiejszych czasach Ważna jest tylko kasa Tego świata jakoś nie widać. Wolności wciąż będziemy żądać. Ukradki w cichym końcu płakać. Najlepiej urwać się stąd z łatwością pognać. Kawałek świata bardziej poznać. Jaki każdy los mógł ci rozdać? Tak mocny wiatr wiarę mi porwał. Siły czasem mi brak. Siły czasem mi brak. Warty los mógł ci rozdać Tak mocny wiatr mi wiarę porwał